Karczma w Węgorzewie Chyba ulica Zamkowa, jeżeli się nie mylę Skusiła mnie reklamą Pilsnera I w tej knajpce zjadłem sobie z żonką dwie porcje rybek Sandacz i szczupak Nie ma zbyt wielu atrakcji jakichś turystycznych tutaj w Węgorzewie poza jeziorem poza urokiem przyrody ale do tej knajpki nazywającej się ładnie Karczma możesz zawitać z tyłu mam urząd pocztowy filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia podczas pobytu w Węgorzewie.